Chcę sobie w domu, bo wypada na te czasy Aby nie wychodzić z domu, nie do szkoły, ani na wczasy Nawet W małych blokach mieszkalnych występuje plaga nudy Więc od razu się poddałem temu okresowi żmudy Ale STOP! STOP! Nie mogę się tak nudzić Więc zagram rap i nie będę już marudzić Mam pianino, bledona mam mikrofon i mój głos A kwestia jakości to jest tylko mój skilla los Ludzie często mimo kasy, mimo nie korzystają ze swego wewnętrznego potencjału A to przecież dzięki ludziom działającym w rękach pasji Stworzyliśmy tyle znanych gdzieś światowej populacji Zatrzymaj się na chwilę Popatrz dookoła Czyż nie widzisz ile z tym dobrym stołasz? Nie musisz pytać Nie musisz nawet umieć Wystarczy, że zaczniesz A w końcu zrozumiesz Bądźmy w stanie Nieprzerwanie Pełnym pasji Iść za Cały czas tu mało Życie dało By na ziemi Mógł żyć wiecznie każdy z nas Idę sobie do sklepu, bo muszę kupić drożdża Zaraz! Do sklepu chodzić nie można Więc się załamałem, bo chciałem coś zrobić z siasta co, co mam zrobić, zrobić gdy w tym czasie są zamknięte wszystkie miasta, stój, stój! Nie mogę się tak poddać, więc pójdę do sąsiadki, pożyczyć ci oddać co Tam trzeba, a co kiedyś pożyczyłem i zrobiłem ciasto, a później się nim podzieliłem Ludzie często się poddają na pierwszych etapach celu Gdy trudności spotykają, rezygnują jak wielu. To nie znaczy, że masz robić co jest twoją niewygodą Bo gdy robisz to co lubisz, te trudności są przygodą istnieje garstka ludzi, którzy żyją bez ryzyka Tracą szans na piłkarza, prezydenta czy muzyka Miarą twojej ambicji nie jest to, jakie masz możliwości Lecz do tego motywuje cię zgodnością twoimi wartości Bądźmy w stanie, nieprzerywanie pełnym pasji iść za wizją cały czas sumało życie doło, by na ziemi mógł żyć wiecznie każdy z nas wyniosła brak rzemiosła kadra ci co najlepsi chcieli być lub nie być nie móc przez żyć, życie, a ty iść zabij ją cały, iść, zabij ją cały czas.